Oh. Hey, James Barro. James Barro. Spanish? Ghost! Oh. They're unable to step on land. <laughs> I knew that, though. Ghost! Karina! You will soon pay for what you did to me. No, no, no. No, no, no. There's no need to bother really. Karina! I have no time to chat because my maps just ran away. I will be waiting for you. Oh, why would you be waiting for me? Why would you be waiting for me? O przyszłości już trochę było, a to zamierzaliśmy coś w przyszłości robić, a to podejmowaliśmy spontaniczną decyzję, albo też mieliśmy konkretny plan na niedaleką przyszłość, który był już decyzją z podjętymi krokami. Dzisiaj natomiast przyszła pora na czas Future Continuous. On również będzie nam służył do mówienia o przyszłości, jednak w sposób jaki przystał na czasy Continuous. Zapraszamy! Jeszcze zanim przejdziemy do filmu, chciałbym Was prosić o małą przysługę. Kanał ten tworzymy już od dłuższego czasu. Staramy się robić dla Was jak najlepsze filmy, dlatego stąd bierze się moja prośba o wsparcie naszego kanału subskrypcją, łapką w górę, no i jakimś pozytywnym komentarzem. Zachęcamy oczywiście do udostępniania filmu swoim znajomym, aby również mogli zobaczyć, co tutaj tworzymy. Thank you so much i przechodzimy do czasu Future Continuous. Zwykle robił to Krystian, ale tym razem moja kolejna szybciutkie przetłumaczenie na język polski czasu Future Continuous. Standardowo możecie również spotkać się z nazwą Future Progressive, jednak znaczenie jest to samo. Pewnie sporo z Was już potrafi wydedukować, że jest to czas przyszły ciągły chora na budowę zdania twierdzącego. Z każdym czasem może ona stawać się coraz bardziej skomplikowana. Jednakże w tym przypadku aż tak się nie zmienia. Już tłumaczę. Na samym początku bez zmian mamy subject. Potem jest taki standard czasów continuous, czyli czasownik posiłkowy to be. W tym przypadku będzie on w swojej przyszłej formie oczywiście. I Przyszła forma to be powstaje po zwykłym dodaniu will. Dlatego właśnie naszym operatorem będzie will be. W dalszej części mamy również charakterystyczny dla czasów continuous czasownik z końcówką ing. O końcówce ing możecie więcej dowiedzieć się na filmach o czasach present i past continuous. Dzisiaj już nie będziemy tego powtarzać. Na końcu zdania mamy oczywiście obrzegd. Czyli całą resztę zdania. A więc mamy nieco długie zdanie. So I'll be chilling when the tide is low. Dla ułatwienia analizy usuńmy sobie to SO na początku. W tym zdaniu podmiotem jest oczywiście I. Następnie mamy operator will be. Potem pojawia się czasownik chill z końcówką ing, czyli chilling. Resztą zdania jest oczywiście when the time is low. Myślę, że jeśli oglądaliście poprzednie dwa filmy gramatyczne, to nauczyliście się, że przeczenia w czasach continuous to nic trudnego. Dlatego też, mając zdanie w czasie future continuous, jedyne co robimy, to dodajemy not do operatora. Powstanie will be not. Zazwyczaj skracamy taką formę do won't be. Także teraz zamieńmy sobie nasze zdanie twierdzące na przeczące. Według podanej przed chwilą zasady powstanie nam I won't be chilling when the tide is low. Jak widzicie zmienił się tylko czasownik posiłkowy, a cała reszta pozostała bez zmian. Może na sam początek zamieńmy sobie zdanie twierdzące z początku tego filmu na pytanie dla ułatwienia nie zmieniajmy podmiotu. Powstanie nam We all be chilling when the tide is low. Teraz sobie przeanalizujmy to zdanie. Na samym początku wskoczyło nam Will z operatora. Jednak zauważcie, że nasz czasownik posiłkowy w tym momencie rozdziela się, a pomiędzy niego wlatuje podmiot. Za tym podmiotem mamy właśnie drugą część operatora, czyli B. Dalej mamy czasownik z końcówką "-ing", i resztę zdania. Na pytania typu czy, jak już każdy wie, odpowiadamy krótko. Na to pytanie możemy odpowiedzieć twierdząco. Robimy to w taki sam sposób jak w future simple, czyli yes, you will. Gdy jednak chcemy odpowiedzieć w sposób przeczący, powiemy no, you won't. Czyli również tak samo jak w czasie future simple. Bez owijania w bawełnę przechodzimy sobie od razu do rzeczy. W czasie Future Continuous możemy mówić o tymczasowej czynności, wydarzeniu dziejącym się w przyszłości w konkretnym momencie. No, Andi zadaje się do kawbojów w jakimś minut, a nie mogę go znaleźć! Nie martw się, Woody. W tylko kilku godzinach będziesz siedził na kawbojów z Andią, robią lekkie szmoe. To nazywane szmoe, Buzz. Right, right, of course. zapewnia Woodiego, że za kilka godzin będzie siedział wraz z Endym przy ognisku. Okreśnik czasu in few hours mówi nam, że będzie działo się to w jakimś konkretnym momencie w przyszłości. Czasem przyszłym, ciągłym, podobnie jak w czasie Future Simple, możemy wyrażać przypuszczenie na temat przyszłości. I'm Hermione Granger. And W tym zdaniu wskazuje nam na to wyrażenie I expect Gdy Future Continuous używamy w pytaniach, nadajemy im bardziej uprzejmy ton. Zobaczcie tą różnicę. Pytanie w czasie Future Simple. Will you visit us soon again? A teraz to samo pytanie, ale w czasie future continuous. Will you be visiting us soon again? Pytania oznaczają praktycznie to samo, ale drugie ma grzeczniejszy wydźwięk. Kolejnym popularnym zastosowaniem będzie mówienie o czynnościach, które będą w przyszłości wykonywane rutynowo. Na przykład... She'll be giving her son a ride to school every day. Na rutynową czynność w tym zdaniu wskazuje nam określenie every Wraz z czasem przyszłym ciągłym możemy używać określenia still. Być może już wiecie, że oznacza ono w dosłownym tłumaczeniu wciąż. Gdy użyjemy go na przykład w takim zdaniu, In 6 days, Maria will still be wearing this ugly t-shirt. Powiemy o oczekiwanych lub jak prawdopodobnie w tym przypadku nieoczekiwanych czynnościach, które będą kontynuowane w przyszłości. W skrócie, czynność ma już miejsce w chwili kiedy o niej mówimy i w przypadku tego zdania nie oczekujemy, żeby miała miejsce również w przyszłości. W tym czasie nie mamy zbyt dużo specyficznych dla niego określeń czasu. Najczęściej będą to podobne określenia do czasu Future Simple. Well, o, well, to jest lepsze. Tak, są też świetne w stewie. to nie mówię, że mówię, że mówię, ale zrobię ośmiechną śmiechną stewie. Wydaje mi się, że znowu noc nie będzie. Maybe you na swamp Co jednak trzeba podkreślić, W tym czasie określenia częściej będą mówiły o jeszcze bardziej dokładnym momencie w przyszłości. Nie jest to jednak zasada. Takimi chyba najbardziej charakterystycznymi określeniami czasu dla Future Continuous będą określenia z This Time, czyli tego czasu o tym czasie. Przykładowo This time tomorrow, this time next year. Na koniec dodam jeszcze, że pamiętajcie, że wszelkie informacje, które Wam tu przedstawiamy to czysta teoria. Jednak w praktyce czas ten jak i każdy inny jest stosowany bardzo różnie i znajomość tego wszystkiego nie jest Wam całkowicie potrzebna. Dlatego właśnie zapraszamy Was już za niedługo na pierwszy film, który pokaże prawdziwe oblicze czasu, o którym już na kanale sobie mówiliśmy. A my dziękujemy wam za oglądanie. Standardowo zapraszamy do opisu po więcej informacji, ćwiczenia, social media, źródła i wiele więcej. To wszystko tam na dole. Zachęcamy do subskrypcji oraz łapki w górę i jakiegoś miłego komentarza. Thanks for watching i do następnego. Cześć!